To już się kameruje? Dzień dobry, Szanowni Państwo i kochani widzowie. <śmiech> e, witam w kolejnym odcinku sprawdzania e, jedzenia z Jankiem. Tym razem to też jest niespodzianka, bo ja nie wiem, co na mnie czeka. Znaczy, mam nadzieję, że przeżyję. Czego? Dowiedziałem się, że to jest testowanie batonów. Sprawdźmy! Co dla mnie przygotowano? Jakie batoniki? A, już widzę. Pierwszy yy, batonik okrojony, dziękuję. To mi przypomina jeżyka, bo wygląda jak jeżyk. Yy, jest to batonik przykładowy z kawałkami czekolady na górze. Zagryzamy. Mhm, mm o! Wow. To, to jest, ja w tym czuję truskawkę, nie wiem czemu, no od razu jak ukryzłem to poczułem truskawkę. Chyba coś jest nie tak z moją ustami, co? Bo wszystko tutaj przypomina czekoladę, yy, kolor, kształt, konsystencja, ale ja nadal czuję taką lekko, lekki przysmak yy, truskawki, także to dla mnie jest. Oj. Ale, ale też czekoladowe. No super. Niespodzianka. 10 na 10. Mm -hmm. to jest. Grenada High Protein Low no Sugar Salted Caramel. Co? Nie jest nawet czekolada. To jest czekolada chyba. Ale truskawki żadnej nie ma, co? No nie. Serio? To wygląda jak z Nie wiem, czy kojarzycie, co to jest. Taki baton. To jest baton niestandardowy, bo nie jest taki oblany czymś, tylko są te rzeczy. Na dole mamy pewnie jogurt, a to na górze są to jest Ryż. Dmuchany Ryż. Dobra, próbujemy. Mhm. No, to wygląda. Nie, smakuje jak ta czekolada wyżowa. No, ale to jest jakbyś jadł powietrze, bo Dmuchany Ryż to jest wiadomo. Dmuchany Ryż. I to jest tylko sposób, jak sprzedawać powietrze ludziom bo to wygląda duże, wygląda ogromne, a jak jesz, to mniej i mniej się robi. W końcu nie zjesz. To na dole nie wiem, czy to jest chogór, czy nie, ale kolor na to wskazuje. Także miejmy nadzieję, że to jest chogór, a nie coś innego. Ocena tego 5 na 10, bo w sumie lubię ryż, ale jak jest to prawdziwy ryż, z jaką ryż z sosem, a nie na przykład buchany. I tak yy, sklejony, samaś sobie nie. 5 na 10. Coco Pops! Coco Pops! Nie ma tam żadnego ryżu. Co do cholery. Będę musiał robić badania, bo coś jest nie tak samo. No to jest to samo, tylko w innym koloru. Yy, wygląda właśnie tak samo, tylko że jest białe. O, okazało się, że może być jeszcze gorzej. No, to nawet tego posmaku czekoladowego nie ma. Także no nie wiem. Czy to jest ryż w takim razie, czy nie? Czemu się śmiejesz? No, nie, nie, nie. zawiodłem się. Nie, to nie jest do jedzenia. No nie ma. Wygląda tak samo jak ten poprzedni, także zakładam, że jest to sama firma i tylko im smak. I tak takim razie też nie ma ryżu. No, jeszcze gorszy jest. Bo ten poprzedni miał trochę smaku czekoladowego, co go uratowało tak trochę. Ale to, to już... Znaczy, tam ten mu dałem 5 na 10. A ten dostanie tak 3, 3 na 10. Teraz Crisp. O, jest ryż! Ale w składnikach nie ma ryżu. O co chodzi? No serio. Nie ma tam żadnego ryżu. Tak. Czy to jest coś takiego jak Pop Tarts? Chyba trzeba podrzeć. Albo nie? Czy ja wiem? Dobra. Sprawdzamy najpierw, jak to wygląda. No już wiem. Smakuje. O! Bez smaku. O. No to jest jedna z takich rzeczy, które niby fajnie wyglądają. Takie, o, będzie smaczne, bo jest y, jakiś tam fajny kolor. Ta posypka, taka mm -hmm, różowa, pomarańczowa, a potem gryżysz i nic nie. Co czasu jest odrzucone? O! W środku jakiś drzem. Mm. No nie, rozczarowujące. To co dookoła jest to jest takie dziwny, bezsmaczny, słony, nie wiem co to jest. Coś mi to przypomina znowu? Nie znowu nie będę wiedział jak to opisać. I wiem. W szkole robiliśmy słone ciasto. To jakby, no zrobić takie ciasto z dużą ilością soli. Z tego potem można robić figurki, malować takie rzeczy. I oczywiście ja musiałem to często spróbować. No i było, było cholernie słone. I właśnie jak ta, ta część to jest takie słone ciasto. Dżem, ma nie czuć w ogóle, bo jest zamknięty w tym słonej cieście. Dżem, a jaki to być dżem? Nie, nie ma sensu. To dostanie ode mnie jedynkę. Niedobre. Nie, Wcześniej smakowało jak teraz jak ciepły g**no! Nie, nie, nie. Nie ma sensu. Dla Sławy nie będę tego jadł. No, podtarc, wiedziałem. Bo to jest taka rzecz, o której tylko słyszałem, nigdy nie jadłem. I już rozumiem, czemu to ludzie w Anglii jedzą. Bo jest ale nie dla mnie dziękuję za Ja preferuję, w sensie wolę, na przykład kiełbasę. Chwila jeszcze. Daj mi powiedzieć. Daj mi powiedzieć. O, oh, no to jest kolejny pop -tart. Tylko że smakuje głupio. Jak ciepły Jak Jeszcze wygląda jak Czy to ja mam w ogóle spróbować? Muszę? O. No to chyba niby przyparadowa jest. No... Nie wiem. Jezus, plakał. Nie, dziękuję bardzo. No... Nie wiem. Nie ma sensu tego jeszcze. To jest coś najobrzydliwiejszego, co spróbowałem przez ostatnie dwa dni. Zawiera ilość czekolady tutaj. Na pewno trochę więcej jakiegoś smaku jednak ma niż ten przedny. Ale tak ogólnie nadal czuć tą sól w tym częście I to bardzo... Yy, nie jest to dobre połączenie, no? połączenie. O! Jak jak się mówi, co powiedz? Nie spodziewałem. Co za niespodzianka. To jest oddać. Teraz już wiecie, nigdy tego nie kupujcie, jeśli uparcie yy, mi i mojemu smaku. Mm -hmm. Ten pierwszy z truskawką, który nie ma, yy, dałem dobrą cenę. To chyba mi się najbardziej spodobało od wszystkich. No. Mam nadzieję, że mają też inne smaki. Trzeba sprawdzić w sklepie i zobaczyć, czy być może są inne smaki. Przyjmuję te batoniki no ryż bez wyżu. Ja bym musiał e, wybrać to w te Coco Pops, bo mam trochę więcej smaku. Są przycjonowe, co jest ok. A te Wygl smakują tak, jak wyglądają, znaczy tragicznie. I teraz jest taki problem, że nagle mamy dużo tych batoników, Kto to zje? Na pewno nie ja. Słynny Pop Tarts, Prostet Strawberry Sensation, chyba z. W ogóle nie wiem. I tego jest dużo. Jeszcze trzy opakowania. Także nie wiem, ja chyba to. Pewnie są Mieliśmy truskawkowy i ten ostatni czekoladowy. Średnio no. Nie wiem. Chyba jak jesteś dzieckiem i to już yy, to, to Ci się podoba, ale dziękuję za oglądanie kolejnego odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że Wam się ja spodobałem, bo to na pewno Wam się nie spodoba. Yy, proszę o lajka, like proszę o subskrypcję i podzielcie się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi. Dziękuję bardzo.